Co jest charakterystyczną cechą Boga? Jedność. Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, mówi w dzisiejszej dobrej nowinie do Filipa Jezus. Tam, gdzie brak jedności, spójności, harmonii, tam brak Boga. Bóg, będąc sam jednością, prowadzi do jedności ludzkość. Synergia, tym greckim terminem określamy współdziałanie, jeśli działa Jezus, to działa i Bóg Ojciec, i Duch Święty. Inny teologiczny termin, hebrajskie kachal lub greckie eklezja, którego znaczenie jest tożsame z polskim zgromadzić, stało się imieniem własnym wspólnoty wierzących w Chrystusa. Analogicznie więc do natury Kościoła należy jednoczyć różnych ludzi z różnych narodów, kultur i języków, w jednej wielkiej rodzinie Dzieci Bożych. Jedność jest jednym z podstawowych znamion Kościoła. Jeśli Jezus utożsamia się z Kościołem tak ściśle, że w Biblii Kościół nazywany jest mianem Chrystusowego Ciała, to tym bardziej każdy z nas powinien dążyć do jedności ze swoimi braćmi. To dlaczego między nami zdarzają się nieporozumienia i niezgoda? Dlaczego ludzka pycha bierze górę nad miłością i miłosierdziem? Starajmy się upodobnić do Chrystusa. Dążmy do pełnej jedności między sobą. A wtedy spełnią się słowa Jezusa, gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Nie szukajmy Jezusa na zewnątrz, jeśli On jest wewnątrz Kościoła. Szukajmy jedności, albowiem w jedności ujawnia się obecność Boga, a jedność tę możemy zbudować wyłącznie na miłości.